To co ty gryski lubią najbardziej. Czyli tam gdzie jest głośno i czuć smród spalonej gumy. Na imprezie, na którą czekam cały rok Jest lato, jest cieplutko Także zobaczycie, co tutaj będzie się działo Też mamy wykupione na jutro, więc też przyjedziemy Jeszcze może coś fajnego zobaczymy Ale jazda Dobra, jeszcze jedna próba skoku widzę Dobra, słuchajcie, tak się naoglądałem tych samochodów E, że chyba idziemy poszukać jakiejś fajnej kury e, żeby spróbować się, sobie zrobić dwa kółka że lecimy także mam już tutaj upatrzoną jedną osobę Haj Tomas! Cześć! Czy możesz przyjeżdżać kogoś? Tak, próbuję, że mamy więcej Ah. Hvis den kan holde så har vi en. Ja, vi kan sælge en mere. En mere? Og det bliver ikke jeg. Jeg vil gerne uh, lave en lille prank til min kone. Uh, hun kan prøve. Ja. Så, er det okay? Ja, Hvad det er den 500. Okay, ja det er fint. Er det din mobil bag her? Er det ja, men vi skal nummer? ikke sende ind til vi kører. Okay. Okay. Fordi, fordi motoren sådan har et lidt svært nu. Ja. Med det der varme vi har. Ja. Så lige før vi kører. Okay, det er fint. 这样 To dzisiejszy samochód z lotu Osiem głośników na zewnątrz Jakieś tam wiadomo wzmacniacze Kondensatory, a w środku Jeszcze jest pełno subwooferów Ale też podejdziemy za To niepozorny Volkswagen A w środku Bestia Audio pneumatyczne. Dobra, teraz jedziemy to, co ty gryski lubią najbardziej czyli tam, gdzie jest głośno i czuć smród spalonej gumy. Stajnia, jaka jest na tej imprezie, to jest stajnia Porsche od y, Michaela Petersena I tutaj też y, można zobaczyć jeden namiot, stoją trzy Porsche Kawałek dalej, stoją jeszcze, jeszcze trzy, widzę I oczywiście też jest scena wystawiona, można sobie się przejechać, y, tam 1500 koron Z tego co widzę, 1200 kosztuje y, Porsche Cup y, które ma tysiąc <laughs> dalej. O <you> <laughs> Oh my god. <laughs> yeah, first they're going to Oh yeah. Woo. mi już troszeczkę opadło, ale tylko ciut, ciut Ogólnie wyszła taka sytuacja, że Monia e, zrobiła mi niespodziankę Kupiła mi e, przejażdżkę, taki speed tour e, Porsche GT3 Słuchajcie, w, wchodzę do samochodu, wchodzę do środka A tam sam Mikel Petersen za kierownicą Oh my god Szybko nie jechałem Na podsumowanie chciałem wam jeszcze pokazać To jest ten właśnie GT Cup e, Michaela Petersena, którym miałem okazję e, Przejechać się Także świetnie szliśmy, ale słyszę, Świrusy dalej jeżdżą O Boże, co za dzień!